My się go crazy yeah. Uderzam to raz tu dwa B542 Nie próbuj bo don't zastup You know I'm gonna fly Nie wiem co tam mne gada Nie wiem co Nie wiem gada Nie bo chcę freestyle, mała bo chcę wbić to Na bo chcę pliki, na nie wiem co do mnie gadasz Bo chcę freestyle, mała bo chcę wbić to Na bo chcę pliki, na nie wiem co do mnie gadasz ale... Z oczu mi kapiełzał Uważaj, bo staro wypadniesz, potrzebny blasterek na rany Niedawno do sobie upadłem, lecz jak mi się znudzi, no to wstanę Tula ja odbijam się, upadam. Czy coś, myślę, że to nie jest dla mnie Uderzę to raz, lub dwa, BPN, starcząc nie próbuj, bo one nadą zasz You know, I'm gonna fly, nie wiem, co do mnie gada, nie wiem co, nie nie wiem, bo, bo chcę freestyle, mała, bo w bić naraz, Na raz, bo pliki, dara, nie wiem co do mnie gadać, Bo freestyle, mała, bo w bić naraz, Na raz, bo